Uja, uja, uja, uja, uja, uja, uja, uja, Pierdę! yes, uja, uja, uja, uja, jest literalnie gówno. Yes! uja, Pierdę, jest,